Hmm. Identyfikator podmiotu SCP-789-J Klasa podmiotu Bezpieczna Specjalne czynności przechowawcze SCP-789-J jest przechowywany w mojej toalecie i tylko ja mogę z nim rozmawiać. Opis SCP-789-J jest duchem z twarzą. Obiekt żyje w muszli sedesowej i rozmawia z tobą, gdy oddajesz stolec. Kiedy już się wypróżnisz, woła Nie! Stop! A! <tryk> po czym przestaje, ponieważ ma usta wypełnione stolcem. SCP-789-J podróżuje wokół tyłka. Można się go pozbyć przez podtarcie się. Oto morał tej historii. Czasem obiekt zabija inne dupy i zmieniają się one w dupne duchy. Jednak obiekt pozostaje samotny, ponieważ jest dupnym duchem. Dodatek. Jeśli wpadniesz do muszli, obiekt zje twoją dupę. Autorstwa naukowca Jamesa. Lat 11. Nie, kurwa. To już przesada. Stary, ja rozumiem, że twój syn lubi bawić się w naukowca, ale... Po tym, co zrobił 680... Co? Mhm. Dobrze. Ale po tym, co zrobił z najlepszą jaszczurką na świecie, miałeś go ukrócić. Co? Napisał tego więcej? I ja mam to przeczytać? No zaję